Operowanie dźwignią zmiany biegów. Ta dźwignia zmiany biegów, ta skrzynia biegów ma sześć położeń. Proszę położyć rękę tutaj. One są tak jak w maluchu. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka i do tego jest piątka i szóstka. Należy bardzo delikatnie operować tą, tym lewakiem, mimo jego rozmiarów i nie siłować się. Tutaj, jeżeli pan delikatnie przejdzie, mamy płaszczyznę jedynki i dwójki. Ruszamy z dwójki. Tutaj, jeżeli pan puści, wróci na przestrzeń trójki i czwórki. I tutaj odpychając od siebie, to jest płaszczyzna piątki i szóstki. I teraz wsteczny jest do siebie. I teraz do sie wrzucamy dwójkę i on wchodzi do tyłu. Jeżeli wrzucamy trójkę z dwójki, otwartą dłonią na dwa razy. Raz i dwa. I wtedy on wejdzie na właściwą płaszczyznę. Jeżeli tutaj zaciśniemy rękę i będziemy na jeden raz y, próbować y, wrzucać, to możemy wrzucić zarówno trójkę, jak i piątkę, także trzeba mu dać swobodnie on, y, siebie, on sobie odszuka tą trójkę bieg wsteczny, bieg wsteczny proszę położyć rękę, przerzucamy na płaszczyznę dwójki i później jeszcze przebijamy to jest wyraźne odczucie i wrzucamy do tyłu żeby nie wrzucać biegu Jednym ruchem, bo wtedy nie wiemy, czy jesteśmy na dwójce, czy na wstecznym. Jeżeli zrobimy sobie to wolniej na, na dwa razy, czyli raz dwójka wsteczny, wtedy jesteśmy na 100% pewni, że wrzuciliśmy bieg wsteczny.